Dzień dobry Państwu. Nazywam się Mateusz Woźniak i pracuję w gabinecie numizmatycznym Muzeum Narodowego w Krakowie. Obiekt, w którym się dzisiaj znajdujemy, to Pałacyk Czapskich. Główny budynek oddziału, który nosi nazwę Muzeum im. Ameryka Hutten-Czapskiego, najstarszego i największego oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie. Zanim przejdę do nie wykładu, a raczej warsztatu, bo takie, takie było moje zamierzenie, żeby raczej spotkać się na zasadzie trochę warsztatu. Chciałem parę słów powiedzieć o samym muzeum. E, dlatego, że jest to muzeum z jednej strony o długiej metryce, już e, ponad 100 lat e, funkcjonuje, ale jest z drugiej strony muzeum bardzo świeżym, można powiedzieć nowym na mapie Krakowa, bo otwarte zostało e, w 2013 roku po 70 latach nieobecności na tej muzealnej mapie Krakowa. Jest to muzeum niezwykle istotne, bo jest tu przechowywana najlepsza istniejąca kolekcja monet, medali i banknotów polskich. Jedyna taka kolekcja, jaka, jaka powstała w, takim, w, tym, w tym, tym kształcie mogącym powiedzieć, że jest ona najbardziej zbliżona do, do kompletności. Kilka słów warto poświęcić, jest osobom, które stało u zarania tej obecnej jakości kolekcji, czyli Ameryku Huttenczapskim, wybitnym polskim kolekcjonerze, numizmatyku przede wszystkim, który zebrał, poświęcając prawie całe swoje życie niezwykłą kolekcję liczącą 11 tysięcy obiektów, którą tę kolekcję opracował, którą tę kolekcję miał w zamiarze udostępnić publiczności, czego nie doczekał, ale o tym jeszcze za chwilę. Osoba niezwykła, o wielu talentach, osoba bardzo mało związana z Krakowem, był urodzony na Mińszczyźnie, poddany carów rosyjskich, urzędnik carski, niezwykle bardzo wysokiej rangi, który Poświęcił dużą część swojego życia, tego zawodowego, na pracę w carskich urzędach, ale drugą tę część poświęcał tworzeniu kolekcji przede wszystkim monet, medali, starodruków i wszelkiego rodzaju poloników, które miał w zamiarze gdyby sprób, scalenia po, po tych nieszczęściach, które spotkały i który był świadkiem, które spotkały Polskę, czyli po powstaniu listopadowym, powstaniu styczniowym, Czapski posiadał możliwości finansowe, które dzięki którym mógł skupywać te obiekty i tworzyć z nich kolekcje. Pod koniec życia, jak się okazało, w roku 1894 przybył do Krakowa, miasta, z którym żadnych związków rodzinnych nie posiadał. To był szlachcic wywodzący się w szlachty pomorskiej, zamieszkały właśnie na, na mężczyźnie, ale wybiera Kraków jako miejsce, w którym chciał swoich miejsce, w którym chciał osiąść, chciał kolekcję swoją zaprezentować, i przybywa tutaj wraz z małżonką Elżbietą z Baronów Majendorfów później Hutten e, Czapską, towarzyszką swojego życia i osobą niezwykle ważną w całej tej historii, niezwykle zasłużoną, o czym też za chwilę. Ameryk Hutten Czapski w 1894 roku przybywa do Krakowa, w roku 1896 w sierpniu umiera, więc ten czas bytności w Krakowie był bardzo krótki. Kupuje ten pałacyk, którego w dawnych piwnicach obecnie jesteśmy, dobudowuje rozpoczyna dobudowę muzeum, e, prywatnego muzeum do, do, do, do budowy do tego pałacyku i nie doczekał otwarcia tego swojego prywatnego muzeum. Rolę kontynuatora przyjmuje Elżbieta z Mejendorfów, osoba tak mówiłem niezwykle zasłużona e, na polski, bo ona doprowadza do dokończenia tego muzeum, do zakończenia dzieła katalogowania zbioru wydaje kolejne katalogi związane z kolekcją Czapskiego i w końcu wywiera nacisk na rodzinie, w wyniku którego rodzina Czapskich zdecydowała się przekazać całą kolekcję Czapskiego wraz z muzeum prywatnym już działającym w 1903 roku przekazać miastu Kraków, a miasto Kraków przekazało swoje Muzeum Narodowe. Osoba niezwykła, nie mówiąca po polsku, Niemka, yy, urodzona w Sudenbach, pod, to jest pod Rygą, miejscowość, z rodziną zupełnie z Polską niezwiązaną. Ciekawostka jej, dziadek Otto von Stackelberg ratyfikował pierwszy rozbiór Polski i e, był namiestnikiem, wspólnie z, czy współrządcą Polski po tym pierwszym rozbiorze, razem z Stanisławem Augustem Poniatowskim, absolutnym Polakożercą. Mówię oczywiście o jej dziadku Otto von Stackelbergu. E, Mijają dwa pokolenia i mamy osobę, która o tej żeni się z Polakiem i która dla Polski okazała się niezwykle zasłużona, bo kontynuuje to dzieło uratowania tych polskich, polskich zabytków. Muzeum w 1903 roku na, staje się oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie. Do 1939 roku funkcjonuje z powodzeniem. Wojna przerywa to funkcjonowanie i tak jak mówiłem 2013 rok po kilkuletnim remoncie dopiero pozwolił na, na ponowne otwarcie w muzeum. Kolekcja oczywiście też się w tym czasie zmieniła. Mówię o 11 tysiącach obiektów schodzących w skład kolekcji Ameryka Huttenczapskiego, oczywiście tylko o numizmatach. Dzisiaj nasza kolekcja liczy no, już ponad 120, około 130 tysięcy. Ona się niezwykle dynamicznie zmienia. To jest jedyna kolekcja, która w przeciągu swojego trwania czy można powiedzieć, Cały czas się rozwija. Jedyna polska kolekcja muzealna, która przetrwała Drugą wojnę światową, można powiedzieć, bez żadnej straty. Wszystkie inne ważne kolekcje numizmatyczne zostały albo zniszczone do albo wywiezione, e, głównie do Rosji, albo zostały uszczuplone czy ogołocone z obiektów najcenniejszych. To jest jedyna kolekcja, która, która szczęśliwie przetrwała i która niezwykle dynamicznie się rozwija. Od roku 2000 przybyło nam około 30 tysięcy obiektów. To jest ogromna dynamika rozwoju tej, tej kolekcji, a to są osoby, które stoją gdyby u jej, u jej początków i niewątpliwie, można powiedzieć, najbardziej zasłużone. To spotkanie dzisiejsze oczywiście będzie poświęcone numizmatyce. Dziedzinie, która jest tutaj jakby najważniejsza w tym budynku, tutaj nie, nie, nie da się ukryć, tutaj numizmatyka mm, króluje, ale y, chciałem się tą numizmatykę trochę inaczej y, popatrzeć i in, zobaczyć, y, y, w, w ją troszkę w innym, w innym świetle, y, pokazać tych numizmatyków, którzy zazwyczaj kojarzą się z osobami y, przyklejonymi niemal do, do lupy którzy badają każdy szczegół monety, którzy, którzy są, że tak powiem, w tym bardzo bliskim kontakcie, co jest oczywiście w pewnym sensie, jest to, jest to prawda, ale popatrzeć się na to badanie monet, na, to, na, te, na te potrzeby, które wynikają ze, także ze współczesnych różnych z problemów, gdzie nie tylko oko jest istotne w pracy nad monetami, gdzie trzeba uruchomić niemalże wszystkie, wszystkie zmysły. Stąd też i ta pomysł na to, żeby to spotkanie troszkę w sposób warsztatowy potraktować. Nie będziemy tu mówić o całej historii numizmatyki, chociaż tytuł trochę tak sugeruje. Mówimy między bydłem, gdzieś początkami tego pieniądza, po, e, po limeryk, czyli gdzieś czasy współczesne. To jest ponad 2,5 tysiące lat historii, rozciągłość geograficzna, cały świat, e, więc e, mimo że będę się starał utrzymywać chronologię w, w czasie mojego wykładu, nie zawsze się to uda, to będzie to zdecydowanie skakanie po tematach, po epokach, po rodzajach pieniądza, po krajach geograficznych, ale mam nadzieję, że to wyda się Państwu interesujące. Oczywiście ciężko jest mówić o początkach pieniądza. Bo pieniądze może być wszystko. Jest pieniądze wszystko. Trudno jest też powiedzieć, kiedy pojawiła się potrzeba stworzenia przedmiotu, czy stworzenia jakiegoś systemu, który pozwala na wymianę dóbr. Dopóki żyliśmy w niewielkich, kilkunastoosobowych grupach samowystarczalnych i nie wiedzieliśmy o tym, że ktoś ma lepiej, to zapewne ten pieniądz nie był potrzebny. W momencie, kiedy wchodziliśmy na coraz wyższy stopień ucywilizowania, coraz więcej umiejętności nabywaliśmy i pojawiały się grupy, których zaczęły się specjalizować, w... te były lepsze w zbieraniu, te lepsze były w polowaniu i dochodziło do kontaktów tych grup, ze względu na to, że te grupy ludzkie były coraz liczniejsze, zajmowały coraz większe tereny okazało się, że jest potrzeba tej wymiany, to już nie wyglądało wtedy tak, że kto był silniejszy to po prostu zabrał temu co jest słabsze, bo gdyby tak, że powiem, tak to miało wyglądać to by, to by ta ludzkość wyginęła w pierwszych chwilach swojej, swojej obecności na ziemi. Te grupy agresywne nie, nie były w większości, jednak w, w, w, wydaje się, że, że większość była nastawiona tę pokojową. wymianę. skąd się pojawiały różne pomysły na to, w jaki sposób się można z kimś wymienić. Oczywiście podstawą był barter, towar za towar, Yy, Towarem mogło być wszystko. Zapewne pojawiły się też w pewien usługi. To z jednej strony mówimy o początkach pieniądza, a z drugiej strony jest to rzecz, która towarzyszy nam do tej pory. Umowy barterowe polegające na wymianie usług są jak najbardziej popularne, realizowane. Także to choćby na gruncie, yy, gruncie muzeum i yy, ten towar za towar yy, to była... To by, to, była wymiana, która była w nieodległych czasach yy, była prowadzona, gdzie pieniądz stracił wartość, tak było w okresie PRL-u, kiedy można było mieć pieniądze w portfelu, a one tak naprawdę nie miały siły nabywcze, albo nie było co za nie kupić. Znana scena z filmu Brunet wieczorową yy, porą, porą, gdzie yy, linkę dosprzęgła od syrenki zamawia się w sklepie mięsnym w zamian za obietnicę pomocy przy zakupie wózka dla bliźniaków, a ten wózek można było załatwić w kwiaciarni. To jest sytuacja, która pokazuje, że ten pieniądz naprawdę nie do końca jest potrzebny i jeśli go nie ma, pojawiają się inne formy zaspokojenia Potrzeb. czyli po prostu taka pierwotna wymiana towaru za towar, usługi za, za usługę. Oczywiście istnieją próby powrotu w niektórych miejscach na Ziemi do wymiany towarowej, czy wymiany usług na Wyspy Vanuatu, tylko 83 wysepki na Pacyfiku, raj na Ziemi i właśnie idąc za potrzebą utrzymania tego raju na ziemi, miejscowe władze w 2006 roku wprowadziły, czy zaczęły proponować odchodzenie od tego pieniądza, takiego już, którym my się posługujemy i przejście na gospodarkę wymienną, na wymianie towarów i usług. To były zalecenia dla urzędów, dla szkół, żeby w ten sposób się rozliczać. Świnie były w cenie, wówczas w zależności od tego ile miały, miały kły zawinięte, miały większą większą wartość. To była jakaś próba odpędzenia tego kapitalizmu, który wchodził na te wyspy wraz z zainteresowaniem turystów. No, oczywiście ma, Vanuatu mają swoją własną walutę, ale to była taka próba jeszcze podparta oficjalnymi rozporządzeniami przywrócenia takiej pierwotnej formy wymiany jako ciekawostkę. Tylko jeszcze przypomnę, czy powiem o innej formie pieniądza, która funkcjonowała jeszcze w XX wieku. Nie wykluczono, że nadal niektóre transakcje są za, w ten sposób załatwiane. Wyspy Jap, Pieniądz przedmiotowy w postaci ogromnych, można powiedzieć młyńskich, w formie koła młyńskiego, czasami w średnicy dwóch metrów. Olbrzymie kamienie, które po prostu służą do wymiany. Można otrzymać w zamian, za, nie, przykładowo za kurę, Taki kamień, oczywiście ja z nim nic nie mogę zrobić, wziąć do domu, schować, a nic on sobie po prostu stoi, ale jest świadomość w społeczeństwie, że ja za ten kamień mogę kupić za chwilę garnek. I ktoś się zdecyduje na taką wymianę. To jest to, jest to samo, co, co my, no my doświadczamy. Kawałek papieru i ktoś mówi, że to jest 100 zł. I to jest warte 100 zł. To jest to, ta sama, tą samą funkcję spełniają, czyli zaufanie do systemu pewnego. To jest świadectwo takiego pierwotnego. Pierwotnego z, zaufania. A oczywiście początki, tu mówimy o pieniądzu szeroko pojętym, ale pora troszkę już wrócić w kierunku tego pieniądza, który jest nam bliższy. Oczywiście początki pieniądza to Azja Mniejsza, tereny Lidii, antycznej Lidii, I taka niepozorna, płytka rzeczka, paktolos u stóp. Rzeki, góry Tmolos, w której szczęśliwcy mogli wyłowić grudki elektronu naturalnej, takiej mieszaniny złota ze, ze srebrem, które okazały się znakomitym środkiem wymiany. To, to, to ta dostępność tego elektronu spowodowała, że w Około połowy VII wieku rozpoczęto wybijanie z nich pierwszych monet, staterów, z wyobrażeniem zwierząt. Najpopularniejsze było wyobrażenie lwana, wersje z drugiej tylko wklęsłe w, w, takie wgłębienie. I od tego gdyby, momentu rozpoczyna się inwazja pieniądza w formie monety, w formie monetarnej, na tereny, na początku oczywiście basenu morza. Morza Śródziemnego. Oczywiście te, m, m, nie, nie stało się to naraz i nie wszędzie on, ten, ten, ten pieniądz został e, przyjęty. Przeskoczymy teraz szybko na tereny Italii, bo one jak gdyby są punktem wyjścia dla wytłumaczenia tego tytułowego bydła w tytule dzisiejszego wykładu Italii, gdzie e, w czasach Republiki Rzymskiej ten pieniądz się właśnie przyjmował jakoś bardzo słabo. Tam funkcjonowały początkowo głównie w ten pieniądz w formie bryłek brązu, te as rude i to już jest pieniądz kruszcowy, ale zdecydowanie nie posiadający formy monetarnej. Ale od tej formy takiej nieregularnych grudek metalu które nie były zbyt wygodne, bo nie, nie wiadomo, bo każda ważyła inaczej. Pojawiła się potrzeba jakiegoś usystematyzowania tego środka płatniczego i rozpoczęto produkcję, bo już nie wybijanie, jak to tak mówimy, ale produkcję pierwszych pieniędzy już posiadających regularną formę. Mówimy tu o monetach czy pieniądzu zwanym asygnatum, który się pojawił czy funkcjonował także w IV wieku przed naszą erą. Monety w formie prostokąta no i z przedstawieniem tegoż bydła, tutaj akurat byka, który jest właśnie w tytule naszego wykładu zawarty. Ja teraz będę te obiekty puszczał państwu do, do że to powiem, zapoznania się z, nim, z nimi, można je brać do ręki. Każdy z nich, nie każdy z nich jest oryginałem. Nie powiem, który jest oryginalny, który jest, który jest kopią, więc będę tutaj bardzo proszę, można się z tą monetą wyobrażenie byka, moneta dwustronna, oczywiście, tak jak mówię, można ją podnieść, wziąć, wziąć do do ręki. No i tu mamy właśnie... niezależnie no od no to oryginału, to te oryginały, to znaczy jest... te kopie są robione z tą samą wagą, co... Tak, oryginały? to jest jeden do jednego, to jest wierna kopia wykonana przez profesora Choplińskiego, profesora Akademii Sztuk Pięknych, przed wojną wykonane kopie, znany i określany rekinem numizmatycznym w Krakowie kolekcjoner. Także tak te monety te, tak wyglądały, te, taki miały w, w rozmiar, taką miały, miały wagę. więc to no, Pamiętuje się pan, co można było za jedną taką monetę kupić? Absolutnie nie. To jest, nie, nie żadny Do takie odległej epok wersadzie, można powiedzieć, że źródła się nie zachowały. Szczególnie problem jest z tym, że e, jak już się pojawiały, jakieś informacje znyczyły na transakcji wyższego rzędu. Mhm. A, takich, a, a to są już w przypadku ty, tego pieniądza, to, to w ogóle był ogromny z tym problem. No i tutaj mamy tą, to, to bydło, czyli Pekus. Pecus przeszło na łacińskie pecunia, czyli, e, pe, czyli pieniądz, co jest tym świadectwem, że na terenie Italii tym głównym pieniądzem przedmonetarnym było, e, było bydło, krowy czy, czy byki. One się pojawiły na tych najwcześniejszych, najwcześniejszych monetach. A moneta, od nazwa znowu od świątyni Juniony, monety na kapitolu posadowionej, gdzie była mennica. A moneta, moneta to jest napominająca. Rzecz niezwiązana z, z, z pieniądzem. I kolejną formę też pokażę pieniądze również z, z terenu Italii Republiki Rzymskiej. Kolejna jakby forma decussis, To już są monety. No jak widać, już są, już są monetami okrągłe, to już są okrągłe, najcięższa. E, moneta e, rzymska ważyła około jednego kg. to jest najcięższa moneta, jaka została, e, e, została e, wyprodukowana. E, też to jest jeden do jednego zrobione, tak wyglądają oryginały. Tych oryginałów jest kilka na świecie zachowanych. E, my możemy jest dysponować tylko, tylko ich wiernymi, e, wiernymi e, kopiami, ale jest to... E, no, pokazuje te problemy funkcjonowania pieniądza, w którym krusz jest warty tyle, ile jest zawarty w nim kruszec, a nie jest oparty o kruszec cenniejsze. Rzymianie bardzo późno i wygląda na już niechętnie przyjęli monety srebrne, które funkcjonowały od wieku ponad 200 lat na terenie Italii, również w koloniach greckich, więc to jest Przykład takiego zdecydowanie niefunkcjonalnego. Czyli pewnie można założyć, że tylko jakieś tam najwyższe warstwy społeczne w ogóle posługiwały się tak na początku takiej. Tak, zazwyczaj tak, to zdecydowanie to osoby, które posiadały możliwości, żeby skumulować swoje jakieś bogactwo, jakiś jakieś środki w, w postaci takiego, takiego obiektu. Zresztą to jest w, to, że pieniądze rozchodzą się początkowo wśród warstw tych uprzywilejowanych, to jest heretyczne dla każdej epoki i każdego momentu w czasie, kiedy moneta jest wprowadzana. Tak samo było w Polsce, kiedy pojawiły się pierwsze monety, to one od władcy do drużyny przechodziły, a Mało co wychodziło poza, poza ten krąg, bo nie było z kim zawierać transakcji też za bardzo. Yy, także to też jest taka sytuacja. Yy. W czasie teraz yy, tylko bym miał właśnie taką prośbę o. W, yy, w, z mniejszą uwagą zajmowanie się tymi obiektami, ich jest jeszcze trochę, a nie chciałbym, że nam czas za bardzo uciekał, bo chciałem się przenieść teraz na tyleny odległe, i można powiedzieć, w porównaniu do Półwyspu Apańskiego, to jest już ta sama, można powiedzieć egzotyczne, bo północne wybrzeża Morza Czarnego, na którym zostały, były wybijane. Znowu nie monety, ale pewna forma e, pieniądza. E, również egzotyczna, bo jest na, na środku, na tacy. E, na samym środku. Mhm. To? Ale, no tak. To, to, to, to, to, to, to, to, to też jest VI wiek. VI, V, IV wiek. Tak samo jak, jak te dekussisy te, te, te, te na przykład rzymskie. A to właśnie. A to są. W, w, no jest to, to zdecydowanie może nie robak, ale, ale delfin. E, monety w formie delfinów wybijane głównie w mieście, e, w mieście Olbia, e, niewątpliwie miały funkcję pieniądza. One się w, znajdowane są w grobach, w tych samych miejscach, gdzie monety wkładano jako ofiara dla, dla e, e, Harona w formie e, obola Harona, czyli widać, że był to po prostu pieniądz. A to są wszystko stopy. Nazywamy to brąz. Wszystko, co w antyku, co nie jest srebrem albo złotem, nazywamy brąz, ale to nie zawsze do końca jest brąz. <grytane> ale tak to. Ale nie przywiązywali ty... wagę do tego, z czego to wytapiają? Przy... No, te... przywiązywali, raczej się starali, ale te obecny termin, te brąz, oznacza no, coś innego niż, niż wtedy. Te, te proporcje. Yy, proporcje metali wchodzących w skład tego stopu były tak różne, że dzisiaj nie moglibyśmy ich nazwać, nazwać brązem. Po prostu stopy miedzi, jest tam ołowiu czasami, jak cydna. No, yy, to, to, to o to chodzi, że nie, nie do końca możemy precyzyjnie to nazwać, nazwać yy, yy, brązem. Oczywiście yy, to nie jest jedyne monety te delfinki, to nie jest jedyna moneta o takim charakterystycznym kształcie, która się pojawiła na północnych wybrzeżach Morza Czarnego. Innymi monety miały kształt na przykład takich kroców od, od strzał. Też się pojawiły w kilku miastach. przy to były miasta greckie na wybrzeżach nad czarnomorskich. I też niewątpliwie pełniły funkcje. funkcje pieniądza. Później wprowadzono na tereny, do, czy wbito w, Bito, w tych, tych miastach na początkowo też lane, duże lane monety, też zwane przez nas asami, e, a później mannictwo rozwinęło się w, w, w takim samym stopniu jak w, w innych miastach tej Grecji e, właściwej. Dramatyczny skok w, w czasie i, i, i przestrzeni, bo chciałem przejść e, w do naszych terenów, do terenów Polski I o tych, co już było wspomniane, do początków mennictwa polskiego, które nie rozpoczyna się wraz z nadejściem panowania Bolesława Chrobrego, ale, przepraszam, odwrotnie, nie z Mieszka pierwszego, ale z nadejściem panowania Bolesława Chrobrego. Rok około tysięczny, pojawiają się pierwsze denary, też jest na środku, już moneta okrągła, Ten, ta moneta, która tutaj Państwu do wglądu dałem, to jest najsłynniejsza moneta Bolesława Chrobrego w typie Princes Polonia, co tłumaczymy jako władca Polski, moneta dlatego istotna, bo to jest pierwsza moneta, której, pierwsze źródło historyczne, bo moneta jest źródłem historycznym, na którym się pojawia nazwa Polski. E, wszystkie inne źródła to są zdecydowanie już, e, już późniejsze. Jak widać blaszka, e, dość w e, wielu e, nierównościach z wyobrażeniem jakiego ptaka, e, który w, wielu chcieliby, w którym tym ptaku wielu osób chciałby widzieć orła białego, już na początki naszego goła. No, zawiniła w tej interpretacji ta nieszczęsna korona, takie trzy ząbki na głowie tego ptaka, które są po prostu tą koroną, czy zwieńczeniem głowy Pawia, który tu jest niewątpliwie jest przedstawiony, Paw, z rozwiniętym ogonem z yy, orzeł biały, to jeszcze 200 lat minęło yy, Mineozem się nie pojawił na, yy, na monetach yy, i jest to zdecydowanie przedstawienie, yy, przedstawienie yy, pawia jako symbolu życia wiecznego, czy yy, jako symbolu Chrystusa, czy yy, yy, męczenników. A Przepraszam, wcześniej, wcześniej rozumiem, że jakieś monety krążyły na tych terenach, tak? Tak, i były nawet produkowane, e, tylko że nie przez e, Słowian, nie przez, nie przez e, p, p, naszych przodków. E, to były monety celtyckie, które były tutaj produkowane. Oczywiście znaczy, były tutaj, nazwijmy to w obiegu, monety rzymskie, monety greckie się też pojawiają w znaleziskach oczywiście monety zachodnioeuropejskie, arabskie i były produkowane monety celtyckie. Wiemy, że były w Krakowie czy w okolicach Krakowa produkowane. Na Kujawach niewątpliwie były mennice celtyckie. Także produkcja mennicza tutaj się odbywała, ale nie były to monety polskie, ale wbite czy na naszych obecnych terenach. Także początki Bolesław Chrobry to to co na 10 złotówce, na banknocie 10 złotowym znajdujemy, to info, wyobrażenie z jednej strony mieszka pierwszego, a z drugiej strony denar, niestety fałszuje prawdę historyczną, bo moneta, która jest przedstawiona na odwrociu banknotu jest monetą jego wnuka, mieszka drugiego. No, tak decydenci się pospieszyli, nie brali pod uwagę sugestii numizmatyków, że e, coś z tym jest nie tak i, i tych różnego rodzaju wątpliwości, które zostały rozwiane pod koniec e, lat 90 i do tej pory zostało to utrzymane. Mieszko I nie bił, monet dopiero Bolesław Chrodek. Przynajmniej nie znamy monet Mieszka I, może bił, ale nie, ich y, jeszcze nie znamy. E. Drugą bardzo charakterystyczną monetą z okresu średniowiecza, którą chciałbym pokazać, to jest denar krzyżowy. Przez 100 lat zdominował y, obieg pieniężny na terenie Polski. Moneta niezwykle zagadkowa, tutaj diet, y, absolutnie jest na środku, niewielka i proszę zwrócić uwagę na bardzo specyficzne wykończenie tego tego rantu, czyli tego brzegu monety. On jest taki wywinięty na dwie strony. To jest charakterystyczne dla takiej monety i można e, nie, wiedzieć, nie wiedzieć co jest. Może być zabrudzona prosto z ziemi, wziąć do ręki, trochę ją tak poruszać i powiedzieć, aha, XI wiek, <grystanie> zapewne denar krzyżowy. I jeszcze można rzucić Saksonia i wychodzi się na wielkiego specjalistę od razu. Jak już nie wiem, że to jest taka łatwa identyfikacja tego typu monety, bo one występują tylko i wyłącznie w tym XI wieku, więc można śmiało zaryzykować i w 90% mieć pewności, że się dobrze trafi w Oczywiście zachwyt i zdumienie na temat swojej wiedzy. Moneta niezwykle ciekawa, bita. Głównie na terenie Niemiec na potrzeby handlu ze Słowianami. Dlatego większość tych monet, zdecydowana większość tych monet jest znajdywana na terenie Polski i, e, i Połabia. Ale jak się okazało w, w, w toku badań nad tymi przeciwnymi monetami, których są ogromne ilości, były bite w miliony e, egzemplarzy, że część z nich byłaby wbijana również na terenie e, Polski. Wśród tych monet zaczyna się rozpoznawać monety czysto polskie, bite przez Władysława Hermana, przez Zbigniewa, przez, przez Palatyna Sieciecha, ale tak mówię, większość tych monet powstała w mennicach niemieckich i to są takie monety eksportowe. One nie funkcjonowały w ogóle na rynkach niemieckich, tylko i wyłącznie przeznaczone do właśnie handlu ze Słowianami Zachodnimi. Do tej pory nie wiadomo, w jaki sposób wybijano te monety, żeby ten ranu ręcznie wybijane, czyli przecinaków, wycinane, żeby ten rand powstał. Rant jest z jednej strony jest zagięty do środka, a z drugiej jest rozchylony. Niezwykle, wydaje się, pracochłonna czynność musiała być jakaś poświęcona, żeby te, tego typu efekt uzyskać i mimo różnego rodzaju eksperymentów w odtworzenia tych narzędzi, do tej pory się nie udało stwierdzić, że no, rzecz wydawałoby się niezwykle banalna. Ale nie do końca. Właśnie to jest naj, największy z tym problem. A jak to się stało, że oni wymyślili specjalną monetę do handlu ze Słowianami? To znaczy, yy, no jakby jaki był argument tego, że yy, my będziemy z nimi tą monetą właśnie handlować? Ha. D -d -d Trudne pytanie. Znaczy, d -d przede wszystkim nagle Niemcy, e, e, księ księżniczta niemieccy weszli w posiadanie większej ilości srebra, bo odkryli kopalnię w górach Harcu. E, e, I Jakimi drogami popłynęła że powiem, myśl, żeby w, w, zrobić monetę absolutnie inną od tej, która obiega na, na, na ich rynku. A monetę, która, której wartość jest taka sama. Przecież to była moneta ważona, tak naprawdę. Mimo, że ona miała swój nominał, tak jak większość monet to, średniowiecza wczesnego, to był denar, mniejsza frakcja tej monety to obol, ale tak naprawdę istotą ile waży ta moneta, więc wydaje się, że nie ma nie powinno mieć y, żadnej różnicy nawet w rozróżnianiu tych monet, y, które trafiają na rynek polski. Szczególnie, że one nie są z gorszego srebra. Czasami są z lepszego srebra niż monety, y, monety na, na rynkach niemieckich y, funkcjonujących. Jest to rzeczywiście zagadka, której y, jest nie, nie do końca rozwiązana i pewnie nie będzie do końca rozwiązana, kiedy nie, e, nie, nie stwierdzimy, jak, ileż tych monet niemieckich faktycznie y, jest w tej w tej grupie, bo to mogło pójść zupełnie innymi i w inny sposób się rozprzestrzenić, że nam się wydaje, bo te wczesne krzyżówki, one nie są aż tak, nie mają aż tak wyraźnych tych rantów. Te denary krzyżowe, bo na jedne, nie powiedziałem skąd nazwa, na awersie i rewersie przedstawienie krzyża, a przynajmniej na jednej stronie tej monety, no i drugi ten warunek, żeby nazwać to, zaliczyć monetę do grupy krzyżówek, to jest ten wywinięty dwustronnie Rad. Więc tak prosto nie jestem w stanie tego powiedzieć, szczególnie, że te badania nad denerami krzyżowymi, mimo że prowadzone od ponad 150 lat, nadal są, można powiedzieć, w powijakach. Każdy rok przynosi, przynosi marzenie o kolejną sensację, ale ten kroczek do przodu idziemy w kierunku rozwikłania tajemnicy tych, tych monet. Chciałem jeszcze przejść do monety e, kolejnej, która znowu pojawia e, e, musimy się przenieść zupełnie e, inny obszar geograficzny. E, czasem mniej więcej można powiedzieć te same. Dwa słowa o monetach, e, monetach chińskich, które też są bardzo, można powiedzieć, łatwo rozpoznawalne i trudno je pomylić. Chociaż y, można je pomylić, można się, czy, czy, oczywiście to jest nie, nie dobrze jest powiedzieć, że Chiny, Wietnam i Korea to jest jedno i to samo z, nasza, z naszego punktu widzenia, ale te monety są, mają niemalże y, y, takie same, y, więc powiedzmy, jak się pomylimy, powiem mm. chińska nie, to albo za, na wietnamską, to y, w Europie nikt z tego nie zrobi żadnego zagadnienia, tam, <dum Aber savaşettre> tam byłoby zupełnie inaczej odebrane. Moneta jest niezwykle charakterystyczna z otworem w jej środku. Moneta, które nazywa się te monety monetami kaszowymi, które były bite od III wieku przed naszą erą do wieku XIX w takiej samej formie. W ogóle się nie zmieniły, można powiedzieć. Ten otwór czasami jest większy, mniejszy. Czasami jest napis tylko z jednej strony, ale można powiedzieć zachowany jest ten sam rytm, ten sam układ napisów na monetach. Ich kształt oczywiście, wielkość, ponad tysiąc lat funkcjonowania monety. Ja się zobaczy się monetę XIX-wieczną albo monetę z II wieku przed naszą erą to fachowiec tylko rozpozna po odczytaniu znaków na tej monecie, z jaką epoką mamy do czynienia, niezwykła trwałość wzoru, coś co się sprawdziło, po prostu było, było kontynuowane, nie wymyślano niczego Innego. Ale materiał się zmieniał. A materiał się bardzo mało zmieniał. To jest znowu tak, jak, jak jest mamy w przypadku monet antycznych, które nazywamy wszystkie, co nie jest właśnie srebrne ani złote, jako monety brązowe. Tutaj też można powiedzieć, że to jest mennictwo oparte na brązie, ale znowu ten skład tego stopu jest tak różnorodny, że możemy tylko do jednego worka wrzucić jako brąz, ale jakby wziąć monety, os osobna badać to możemy powiedzieć, że część jest mosiężna, a część jest bardziej miedziana, w bliżej czystej miedzi, albo różne inne stopy nieokreślone. Ten charakterystyczny otwór w środku nie powstał bez powodu. Te monety jako monety o niskiej wartości no ciężko byłoby je Funkcjonować w przypadku monet w transakcji wyższego rzędu. Były bo trudne było nim kupienie czegoś większego, bo nie było monet o wyższych nominałach. To był jeden, można powiedzieć, nominał. W związku z tym wiązano je w takie zwitki, naliczano na, na, na sznurki grupowano na przykład po 150, 300 czy po 1000 takich monet, co oczywiście okazało się też, że jest to niezwykle rzecz trudna i Dzieńczycy wymyślili, żeby zamienić je, ten, ten, ten, czy wprowadzić pieniądz papierowy, który jest świadectwem tego używania monet w, w tych monet i grupowania ich w wyższe nominały przez nanizanie na, na sznurek, na środku, banknotów chińskich właśnie są przedstawienia monet właśnie nanizanych po, po, po kilkadziesiąt egzemplarzy. Więc to była próba wyjścia z trudnej sytuacji, kiedy żeby kupić coś porządnego trzeba było wieść ze sobą ogromną ilość. Tych, tychże monet. Jak mówiłem, monety, też można powiedzieć, łatwo rozpoznawalne, ale monety właśnie Chin, Wietnamu, nawet japońskie, one wszystkie koreańskie ten sam wzór przyswoiły i w tym, tym regionie, tak, jest otwór, jest, jest on, te, tego typu monety są, są w tamtym terenie bardzo były popularne, ale nie wszędzie się oczywiście utrzymały. Oczywiście do tego otworu... Przepraszam, a co z monetami srebrnymi czy złotymi, które mogłyby jakby ograniczyć ilość tych, tych monet przy zakupie bardziej wartościowych? No właśnie tych, nie, tych, te monety, można powiedzieć, nie, nie funkcjonowały. Dopiero później były, były wprowadzane, ale w tych pierwszych... W wcześniejszych epokach funkcjonowania tego pieniądza były, to był jedyna, jedyny kruszec, jakiego używano. Oczywiście jak to cywilizacje wschodnie też nie patrzą tylko na sposób taki e, materialistyczny, na monety próbowano e, tutaj e, w, pokazać, że tutaj w tej monecie jest zawarty zaszyfrowany obraz świata, gdzie ten, e, gdzie ten otwór miałby być ziemią, a okrągła moneta kopułą, która, czy sklepieniem nieba, która nad ziemią jest. Więc tutaj, że jakaś filozofia tego wschodu była, była wprowadzona. Mówiąc teraz mówimy o, o, o Chinach, gdzie kruszce, kruszcem głównym była właśnie ta moneta z szeroko pojętego brązu, ale teraz chciałem powiedzieć, znowu przeskakując, kilkaset lat i wracając na tereny e, Europy o innej próbie wprowadzenia monet z zupełnie e, z niezwykle rzadkiego e, materiału, z która to próba była, e, jak się zaraz Państwo dowiecie, przeprowadzona bez większego powodzenia w Rosji ze, ze czasów cara Mikołaja I. Mianowicie, próba wprowadzenia monet wykonanych z platyny. Yy. Platyna to w ogóle jest taki dziwny, jeśli jego, chodzi o jego historię, materiał, bo yy, można powiedzieć, że odkryta została dopiero yy, tak no poważnie w wieku XVIII, była ona używana w, w Ameryce Południowej w formie samorodków ale tak naprawdę odkry o takim odkryciu, świadomym tego materiału, to jest wiek XVIII i początkowo nie wiadomo było, co z tą monetą, co z, tym, co z tym kruszcem zrobić, jak go ocenić, wycenić. Podobny do srebra, jeśli chodzi o barwę, właściwości ma złota, nie ulega korozji, jest niezwykle trwały kruszec ale jest mniej kowalny niż, niż złoto, więc do potrzeb jubilerskich, czy pijania monetą nie nadawał się tak jak złoto czy, czy srebro i tak naprawdę ta moneta, czy ten kruszec był e, kruszem takim niechcianym, nie wiadomo, bo tak mówiąc, co z nim zrobić, on zaczął być używany do fałszowania monet srebrnych, a przez to, że masę podobną do złota bardzo zbliżona, to zaczęto też czy, czy stosować domieszki platyny do, do złota i fałszować dzięki temu monety, monety złota, a później nie potrafiono. Tej, te od, odwrócić tego, tego procesu, jakby oddzielić, tak jak w przypadku tych samorodków, gdzie one są często złoto z platyną występują, odwrócić te, te, te, te, tego e, procederu, czyli odzyskać złoto i od, osobno mieć złoto osobno e, platynę i tak naprawdę na początku e, w, tych na samych początkach, końcówka XVIII, początku XIX wieku ta platyna to gdzieś tam w okolicy srobra, jeśli chodzi o wartość oscylowała. Jak się okazało, niedługo później było to, że tak powiem, błędne przekonanie. Brytyjczycy próbowali wprowadzić monety z platyny, ale była to próba taka jednorazowa i nieudana. I wreszcie Rosja, zresztą Mikołaja I, Rosja nękana problemami finansowymi po wojnach napoleońskich, w zasadzie, można powiedzieć, stojąca na granicach, na, na krańcu bankructwa, odkryła wielkie złoża platyny na Uralu i stwierdzono, wprowadzimy ten materiał jako srebro do, do naszego systemu monetarnego i od roku 1825 rozpoczęto bicie monet z platyny, na srebro, jak gdyby wycenianych, więc to są właśnie monety. A to były jawne, czy oni takich Jawne na monetach jest, jest napisane ruble, tam 3 czy 6 czy 12 rubli na srebro z czystej platyny. Rzecz niezwykle interesująca z powodu końca tej historii tego mennictwa monet platynowych. W Rosji po początku one tą funkcję tego zamiennika z powodzeniem pełniły, a... ale pojawił się w pewnym momencie nowy minister, niezwykle obdarzony zaufaniem Mikołaja I, który stwierdził że ta moneta psuje nam tutaj gospodarkę, jest używana do fałszowania, w ogóle jest fałszowana jako taka. Należy ją wycofać, car przychylił się tej, tej sugestii, zamknięto kopalnię na Uralu. Wszystkie monety wycofano i sprzedano firmie brytyjskiej, Johnson Matey, która wykupiła cały nakład, a do dzisiaj jest największym yy, graczem na rynku platyny. <ścoughs> Trudno powiedzieć, jak doszło, doszło do tego, że, e, że taką decyzję e, podjęto. Bo już było wiadomo, że ta planet, platyna jest cenniejsza w czasach, kiedy te monety się, w, w, zaczęły funkcjonować, że jest cenniejsza niż srebro, że jest tak 5 do 1 w stosunku do srebro platyna, ale jest, dwukrotnie była wyceniana niżej niż złoto. A już w czasie I wojny światowej okazało się, że jest to kruszec wielokrotnie więcej warty niż złoto. Więc oczywiście tutaj na, na myśl przychodzą różne korupcyjne afery, ileż zarobił na tym ten minister, ile dostał od tych Brytyjczyków, bo no, rzecz jest naprawdę e, zagadkowa no i zdecydowana, olbrzymia strata dla, dla Rosji, pozbycia się całego nakładu i wszystkich zapasów platyny na rzecz brytyjskiej. A wiadomo, tego, ile tego było. Film, nie, Można by oczywiście obliczyć na ten nakład, ile było? Ale ja, ja to nie, nie wiem. ale jest To jakie że... pieniądze oni potem Rosjanie przyszli? Nie, to, to, to co mieli, czyli, czyli miedziaki przede wszystkim, miedziane kopiejki srebrne, ruble i. Złote, I i złote, ruble w, w złocie, w zależności od wyższej. Także oni to miało takie była próba wprowadzenia tego czwartego. czwartego y, czwartego kruszcu. Jesteśmy przy wspaniałym, szlachetnym szlachetnym kruszcu, jakim jest niewątpliwie platyna, ale czas teraz się zawodniać z czymś zupełnie, zupełnie innym, stojącym na drugim biegunie jeśli chodzi o, o wartość moneta. Zapowiedzieć powiedzieć, nijaka, w dotyku już nieprzyjemna, e, zatarta, e, ciężko coś jest z nią, e, bardzo lekka. E, ta bardzo specyficzna, pokazująca gdyby właśnie ten drugą, drugi kran, jeśli chodzi o wykorzystanie materiałów no, do celu wybicia. Monet. Już za dwie osoby ją dotknęły, więc mogę powiedzieć: moneta wybita dla kolonii trendowatych na Filipinach. I tam funkcjonująca. że to kopia. Oryginał. Ten platynowa też oczywiście była oryginalna. Moneta wybita specjalnie po to, żeby na tych wyspach w których trendowatych z Filipin Brytyjczycy zwieźli tam miały funkcjonować w oderwaniu od zdrowych mieszkańców Filipin, dla, których to, dla której to kolonii monety specjalne przygotowane, tak aby kontaktu żadnego nie było. Przecież tam byłyby normalne miasto, normalnie funkcjonowała gospodarka, a były takie sytuacje, że jak się okazało, że Gdzieś wybuchła epidemia e, trądu to trzeba było banknoty wszystkie spalić. Wszyscy dobrze wiemy, że banknoty są po prostu najlepszymi przekaźnikami wszelkiego rodzaju e, chorób, e, z brudniejszych przedmiotów z jakimi mamy na co dzień do e, czynienia. E, wybrano za materiał aluminium, materiał no, najpodlejszy można z podłych powiedzieć, chociaż funkcjonował on z powodzeniem znowu w latach PRL-u tutaj w Polsce, zresztą nie tylko w Polsce, w wszystkich krajach demoludy, ale to nie jest oczywiście związane też z, z jakąś chęcią wprowadzenia akurat takiego materiału, tylko ze słabością gospodarki. Jak gospodarka jest słabsza to się od razu gorsze monety pojawiają z gorszych kruszców. Obie wojny światowe XX wieku tak drenowały rynek kruszców czy metali, że trzeba było wprowadzać monety właśnie albo aluminiowe, albo z cyny. To, to jest rzecz absolutnie naturalna, gorsze czasy, to pieniądze jest z gorszego materiału. A to było, z, że powiem, dla obniżenia wszelkich możliwych kosztów e, wprowadzono te monety aluminiowe, co było, e, które nigdy nie miały stąd tej wyspy opuścić. E, to było przeznaczone na tę wyspę i tam miały e, zostać. Żeby numizmaty, bo nie są straszne żadne ewentualne konsekwencje. My mamy w zbiorze około 80, więc jest cała taka szuflada wypełniona monetami właśnie pozyskanymi z tychże wysp. To nie była jedna kolonia trendowatych, ale no właśnie, aluminium. Fatalny metal na tamtejsze warunki klimatyczne. On się tam no nie za dobrze nie za dobrze sprawował. Wystarczy zobaczyć, jak wygląda moneta aluminiowa, która nawet w ziemi prl przeleży 20, 30, 40, 50 lat, to ona nie jest, chyba, że leży w jakimś naprawdę bardzo agresywnym środowisku, ale jej się dużo krzywdy nie, nie dzieje. Ale tamta wilgotność, może gleby tamtejszy, no, powoduje, że te monety są, są niezwykle były, były Podatne na, na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, czy, czy korozję. No, znaczy, jest, no jak się zachowały tam na, na, na Wyspach, no, jak kolonie zostały zlikwidowane, to po prostu wszystko to tam zostawiono na miejscu. Nie można było niczego wywieźć. Nawet, no, tak jak mówię, w pewnym momencie ktoś stwierdził, że to jest. Yy, może interes do, do, do, do zrobienia i należy te monety skądś tam pozbierać, bo to nie po prostu zostały tam, gdzie jak, yy, nie wywożono stamtąd. Więc pewnie leżały, porozrzucane, po, po, yy, pogubione. Yy, ale od tej monety już jest jak gdyby krok do a, zakończenia dzisiejszego yy, spotkania, bo mówimy o trudnych warunkach yy, klimatycznych, o problemach, z którymi mamy mniej do czynienia czyli z nadmierną wilgotnością, z obiegiem pieniądza, bardzo intensywnym czy z mniejszym, z mniejszym przykładaniem się do tego, żeby ten pieniądz był traktowany z odpowiednią powagą dla oficjalnego pieniądza danego państwa. Zostajemy na, na wodach Pacyfiku. I właśnie mowa jest o wprowadzeniu znowuż banknotów z polimerów. To już można powiedzieć, pie mówiąc pieniądz plastikowy, mówimy, myślimy karta płatnicza, a tak naprawdę ten pieniądz plastikowy to są te e, współcześnie tworzone w wielu państwach e, banknoty, które miały zastąpić, banknoty papierowe, które się tam po prostu nie, nie, nie sprawdzały, szybko ulegały zniszczeniu, co powodowało koszty wprowadzenia kolejnych partii banknotów. A dwa, to że było coś, z czym borykał się rząd Australii, jakby gdyby zaobserwował pewien problem, czyli to już w latach, w początkiem lat 90. wprowadzenie drukarek kolorowych i fałszowanie monet banknotów najprostszą metodą, czyli ich wydrukowanie. Wtedy zaczęto, chociaż ta, ta technika e, e, tworzenia, już nie papieru, ale właśnie e, tego tworzywa na bazie polimerów, była znana już od lat 70. to w latach 90. wprowadzono te pierwsze banknoty w Australii, ta e, pomysł się sprawdził, spodobał. Te e, banknoty. E, Zaczęto e, przyswajać w innych, w innych krajach, nie tylko, nie tylko w, w Azji, także w Europie. Takim krajem, który pierwszy w Europie banknoty polimerowe wprowadził i ma do dzisiaj to jest Rumunia. To jest banknot, akurat rumuński, materiał z, bardziej trwały. Mniej absorbujący wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia, trudniejszy do sfałszowania, niewątpliwie, i pozostający dłużej w obiegu. 10 złotówka, nasze znaczy bank na 10 zł, jak się oblicza, około 10 miesięcy jest na rynku i po tym jest zniszczony. Jest Jedna dolarówka to już dwa lata. W jakim sensie jest zniszczony? No, mój wraca do, jeżeli są, rzeczywiście no, był w obiegu, a nie leżał w książce, bo to nie data ważności, ale, ale stan jego zachowania powoduje to, że, że jest wycofowany z obiegu, no i trafia do niszczarek, wiesz, zna takich bardziej zaawansowanych niż te biurowe, jest, jest po prostu wycofany i po prostu z, zniszczony, więc to jest... Ale to działa w ten sposób, no bo to no może nikt jak ma stary pieniądz, nie zaniesie go gdzieś do zniszczenia, tylko on musi po prostu, jeżeli się zdarza, że nie wiem, gdzie to tam niszczą, w Narodowym Banku czy gdzie, mm -hmm. jeżeli te pieniądze po prostu tam trafiają, to wtedy oni jakoś zrobią segregację czy nie? Tak, to tak. To, są, to jest tak, że jak trafiają do, do oddziałów banków, które skupiają na największej ilości tej, tej gotówki i tam są do, do przekazywane do, do większych, na przykład tych dużych oddziałów, taki w Poznaniu jest olbrzymi oddział, który ma sortownie i bilonu, i banknotów i tam są wychwytywane wszystkie te, te, te banknoty, czy mandy, które należy z obiegu, z obiegu wycofać. To już jest oczywiście taka decyzja banku centralnego. Ta... Jak Pani myśli? Dlaczego nie yy, nie zrobili, nie zrobiono czegoś takiego, że na większe wartości też są monety? Czy chodzi o wartość jednak tego kruszu, że nie dałoby się zrobić monety, która by miała adekwatną wartość kruszu, czy z jakiegoś innego punktu? Ale mówimy o czasach historycznych, tak? Czy o, o, no ja obecnych? Ogólnie... W ogóle? Tak. Nie, jak najbardziej. No, monety niektóre były yy, ff, na przykład w, w złocie wybijane. Yy, Taki popularny jest to prawda, dukat, czyli te 3,48 gram ważąca moneta, ale były też monety wielodukatowe. 5, 10, 20, 30, 40, ale to już były, one troszkę już nabierały innego charakteru, czasami takiego charakteru yy, Właśnie intencjonalnego skumulowania wartości w jednym, w jednym przedmiocie, który ma, utrzymuje ten standard monety, bo jest wielokrotnością jednostki yy, niższej, tak jak największa polska złota moneta, czy tu jest to także największa his historyczna europejska moneta, czyli 100 dukatów yy, wybite za Zygmunta III waz. to jest 348 gramów złota, naprawdę. To jest, to jest bardzo duża wartość skumulowana w jednej, jednej macie. No ale to wiadomo, to utrudnia wszelkiego rodzaju e, transakcje znowu niższego, e, niższego rzędu, więc raczej tą podstawową, gdzieś tam tu, tu podstawową monetą wysokiej wartości w złocie to był ten dukat czy, czy florę. I ona jeszcze była taka do, do ogarnięcia na, przez, przez użytkowników bo wszystkie o wyższej wartości no to, to już, był, już był problem zdecydowany. Także problem przy produkcji monety. Trzeba pamiętać, że produkcja kosztuje. Im większa moneta, tym większe nakłady trzeba zrobić dla stworzenia stempla. Więcej trzeba, większe jest ryzyko, że stempel pęknie przy biciu monety, więc to powiedzmy taki rachunek ekonomiczny jest tutaj też brany pod. pod uwagę, że. Ale, przepraszam, mm. dlaczego moneta, a nie sztabka? Yy, no, czy mała, to chodzi o. Tam dużą, ale mała sztabka, tak? No, to, ale nawet są jednogramowe. Nie? Dzisiaj jako złoto inwestycyjne, czy, <śmiech> czy srebro. No, srebro może jest większe, ale złoto mm. inwestycyjne widziałem, że jest w sztabkach nawet jednogramowych. Yy, no więc dlaczego na przykład nie robić monet po prostu płaskich, tylko wiadomo z odpowiednią próbą tego złota? Wprowadzić do obrotu takie zwykłe krążki, bez ślicznych obrazków. No nie, no to śliczny obrazek, on gwarantuje nam, że ta moneta ma taką wartość, jaką ma. W przypadku kruszcu takie, bo to, to co jest, to, to nie są monety, to, to te sztabki, nawet te, jak mają formę okrągłą złote, tak zwane monety, to są monety bulionowe, które ma, rzeczywiście są, mają wartość taką, jaka jest zawarta wartość kruszcy. tak wartość się po prostu zmienia wraz ze zmianą wartości złota. No te, którymi my się posługujemy, no to jest pieniądz kredytowy tak naprawdę, czyli to, co jest na nich, jest gwarantem, że, że sobie możemy coś za to kupić o, o takiej, takiej wartości, już nie mówiąc o innych, o innych potrzebach czy innych funkcjach monety jako nośnika propagandy wszelkiego rodzaju, która może być taka propagandą wprost, czyli przedstawimy na, na banknocie kwitnącą, kwitnące państwo wypełnione szczęśliwymi ludźmi, albo samą nośnikiem propagandy może być to, że ta moneta jest z porządnego materiału i porządnie wykonana, tak jak hmm. obecne nasze monety, którymi, my, my, którymi się posługujemy, one są znakomite, jeśli chodzi o poziom technologiczny, zdobyły wiele nagród, jeśli chodzi o, o właśnie o tej strony technologicznej, z porządnego krusztu. Nie mówię o tych jednogroszówkach, które są bite w, były bite w mennicy brytyjskiej, bo one są z, byle czego zrobione, ale wcześniej był, to były porządne monety. I to też jest takie dla właściciela tej monety, o, to jest coś porządnego, jest ładnie wykonana. jakby wziąć monety z okresu PRL-u, czy ten przełomu lat 89-90, kiedy wprowadzono takie przedziwne różnych średnich te, te, te nominały, te monety były brzydkie, po prostu źle zaprojektowane, ze słabych materiałów. Te bicia były takie płytkie. To jest y, forma monety, nie tylko kruszec, ale i forma i to, co jest na niej przedstawione i poziom technologiczny. One też mówią nam też o gospodarce, co chce nam przekazać y, na przykład emitent. Y, także y, to jest ważne, co jest, co jest na monecie, a dlaczego nie, okrągła, no bo to też, na no, no czemu w końcu okrągłe są, są monety, a nie, y, nie prostokątne albo nie. Przy, wydawało się, że, że łatwiej jest wyciąć. Może nie, nie do końca, ale łatwiej jest też obkruszyć narożnik, a w przypadku monety, ona nie, do... jak jest kruszcowa, to jest ważne, żeby miała tyle tej, tej wagi, ile, ile miała. W przypadku, gdzie mamy narożniki, można troszkę obciąć, mniej zauważyć tego obcięcia. Jest więcej możliwości do, do tego uszczuplenia wartości danej E, monety. Jeszcze jedną rzecz chciałem zwrócić już na koniec, zupełnie e, dwie tak naprawdę, a może jeszcze nie, nie tak trochę, zupełnie na koniec. E, no, proszę jeszcze wziąć, e, bo mówimy o, tutaj tam do ręki, tą monetę. 5 złotówka zwyczajna. <śmiech> Ale na pewno zwyczajna. Na pewno. Bo no to jest coś właśnie to jedna z tych umiejętności, która, która się z numiz, numizmatyką. Czyli jest potrzebna, czyli mieć to wyczucie w palcach. To jest coś co mają A właśnie. Monetę trzeba zbadać za wszelkie możliwe sposoby, nie tylko z pietyzmem się jej przyglądać, bo moneta jest po to, była stworzona, żeby ją brać do ręki, oglądać z dwóch stron, mieć ją w ręce. Znakomitą pamięć taką do monet mają osoby pracujące w kasach w, kasach, w sklepach, kiedy potrafią wyłapać różnice kilkugramowe na przy przypadku monet na przykład fałszywych. Przekładając codziennie na przykład setki pięciozłotówek, one są w stanie stwierdzić coś jest nie tak, nie patrząc nawet na, na tę monetę, z już parę razy byłem świadkiem. I to jest też coś, co i, i nam jest potrzebne w, w pracy w przypadku pojawienia się coraz większej ilości obiektów fałszywych. I czasami oko jest. jest może spowodować, że jak patrzymy na metę, to od razu stwierdzam, a podoba mi się, jest oryginalna, ale, albo w, ale w ręce, jeżeli w moneta czymś się, inaczej jest różnica, jeżeli wezmę monetę do, do ręki, nie patrząc najpierw, ją lubię sobie ją tak potrzeć, bo e, te cechy metalu, cechy Monety, która była bardzo długo w obiegu, one są ta trudniejsze do, do skopywania niż sam rysunek, który wysłym na pierwszy rzut oka, stwierdzam, o, to jest na pewno coś, coś, coś dobrego. Więc mówię, to, to jest jedna z umiejętności, która jest nam potrzebna, która oczywiście w, w, pojawia się w momencie, kiedy odpowiednią ilość monet jednego rodzaju przez te ręce e, przepuścimy, a to ta moneta czemu się kręci? No właśnie czemu się kręci? Nie powinna się kręcić. E, bardzo często jest tak, że te monety, których środek się kręci, a wręcz wypada, no to są monety fałszywe. One nie, nie mają prawa e, się kręcić, bo tam są tak... Z, to, to oczywiście są z dwóch krążków oficjalnie bite w mennicy, stworzone osobne, ale są... Na zasadzie takiego klina z wgłębieniem. Pierścień jest z, z, z wgłębieniem, a ten środek jest takim klinem. I one przy użyciu prasy są wbijane przy olbrzymim wielotonowym nacisku, i na trwałe e, złączone. Tutaj trudno jest mi powiedzieć, co się stało. Czy jest to znowu destrukt mędniczy, raczej nie fałszerstwo? Nie, nie, chociaż te fałszerstwa są coraz. Słucham? W ogóle dzisku ten ma monetę? A to z, z obiegu. A, myślałam, że to taka specjalnie zrobiła. Nie, absolutnie nie specjalnie To jest moneta, która właśnie mnie zastanowiła, bo ją grzebiąc w kieszeni, nagle coś się w niej... okazuje się, że się, rusza się ten, ten środek. Czego absolutnie nie powinno... Czy monety? Jak to w ogóle robić monety? Ach, teraz jest, są sposobów olbrzymiej ilości. W, teraz jest ich w, wszystkie technologie, począwszy od odzorowywania za pomocą skanowania 3D, przez y, odlewanie, bo bicie jest trudniejsze, wymaga rzeczywiście maszyny, która ma tam nacisk 10 ton na przykład, ale przez robienie znakomitych odlewów, y, próżniowych, które nie wykazują już cech, można powiedzieć, monet odlewanych, nie, mają gładkie. Są, są gładkie, mają dźwięk, bo to też jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Monety czasami badamy na podstawie dźwięku, jaki, jaki wydają. Monety bite pięknie dźwięczą. To mam taką monetę, którą można. Trzeba gdzieś ją położyć w takim miejscu w miarę wyizolowanym. I ona sobie brzęczy. Moneta lana jest, jest tempa, jest po prostu. Yy, tak jak ten chińska, na przykład lana moneta, ona, ona nie ma tego dźwięku i to też jest, jest coś, czym się yy, trzeba brać pod uwagę nie tylko jak wyglądają, jakie są w dodatku, jaki dźwięk wydają, tak samo jest w przypadku banknotów, które jak jest banknot yy, świeży, nie poddany, znowu czemuś, co jest, może powiedzieć, plagą obecnie, czyli nadmiernej konserwacji, który jest w, na przykład był zabrudzony, a został wyprany, dosztukowany e, i został jeszcze dodatkowo e, właśnie uzupełniany i wyprasowany, że wygląda jakby był wyszedł prosto, spod, spod, e, prosto z drukarni, tylko on nie będzie nigdy miał takiego dźwięku. On będzie, to będzie taki jakbyśmy kawałkiem materiału tak naprawdę, nie ma tego no, takiego obrzęczenia czy szeleszczenia e, e, banknotu, więc to też jest coś, co, e, co należy brać e, pod uwagę i czy, że powiedzmy, z, my też oglądając obiekty też czasami musimy ich posłuchać, nie tylko, e, nie, właśnie, nie tylko oglądać, nie tylko dotykać, czasami e, posłuchać. Z wąchaniem to już, jeśli mówimy o zmysłach, to już jest różnie, nie, nie zawsze bym ryzykował powąchanie <śmany> monety, ale oczywiście trzeba pamiętać, że zapach pieniędzy, każdy banknot ma swój specyficzny w zależności od tego, jaki ma skład, skład tych farb wchodzących. W, w, w, właśnie, w, w, które zostały wykorzystane przy drukowaniu poszczególnych e, banknotów. E, czas się nam zdecydowanie skończył. Ja dziękuję pięknie Państwu za, e, za uwagę. E, mam nadzieję, że e, zobaczyli też Państwo, że ten dynamizmatycy to właśnie nie tylko tą nieszczęsną e, lubką, ale też musimy czasami uruchomić inne inne zmysły, one są potrzebne i niewątpliwie pomagają przy, przy opracowaniu, badaniu, ocenianiu tych obiektów. Dziękuję jeszcze raz. Jeśli są jeszcze jakieś pytania, to bardzo chciałam się zapytać o to, ten, te monety dla trendowatych, to z mm -hmm. którego to istnieje, co jest mniej więcej Bakterie tronu, no, nie, nie, nie, nie. Nie, nie, nie. tylko z 1920, 1920, to, jest, nie to jest 1920 akurat te, te monety, które tutaj, <suszę> które, czy lata, lata, lata 20. <suszę> nie, to ja już bym naprawdę już dawno <suszę> miał jakieś oznaki. No, no, zobaczymy. Właśnie się teraz okaże. A monety z elektronu, one były trwałe, czy... tak. tak. Tak, to jest tak samo, no jest ten, ten, ta domieszka tylko z, z srebra, ale są mniejsza w proporcji niż złota. zdecydowanie trwałe monety, one sobie też w ziemi jak sobie leżą i się wyciągnie taką monetę z elektronu, wystarczy przetrzeć palcami i jest piękna, błyszcząca. To jest to świetne, co jest złocie, że można powiedzieć niemal, nie patynuje, nie, nie yy, w ziemi może sobie leżeć i, i to jest właśnie ta, to tam, ta magia wyciągnięcia złotej monety, która od razu błyszczy, bo srebrna to zawsze zajdzie jakimiś tlenkami miedzi mimo o innych materiałach, ale złoto to jest złoto. A nasze są z czego robione? Współczesne? Na, na, nasze tak, z, z, te.. te Y, groszówki, no to znowu jest, mamy, mamy y, stop wielu metali. I, y, y, więc to jest takie i, i miedzi, i cynku, i my, ta, To jest takie to między m, bliżej mosiądzowi ta, ta, ta, ta, ta moneta. Było przez te co były ostatnio, pojawiły się nowego typu monety, to one tylko są platerowane. W środku jest jakieś żelasto y, a, a tylko ma warstwę wierzchnią ma z, z, z, z lepszego y, materiału. Więc y, to są głównie w okolicach powiedzmy miedzioniklu, w tego rodzaju stopy, ale bardzo, są bardzo trwałe, y, trudnościeralne y, stopy, chyba najpopularniejsze jeśli chodzi o, o te stopy, które się wykorzystuje do, do bicia monet. No to istotą jest w przypadku monet obecnie nie, żeby one były ten materiał był tani i trwały. Żeby właśnie mogły z tego biegu nie musiały być wycofywane, nie niszczyły się, jak ktoś je wrzuci znowu do ziemi i, i e, e, a ktoś inny znajdzie, że nie trzeba było tej monety wyrzucać albo niszczyć, trzeba pamiętać, że szczególnie w przypadku monet jedno dwugroszowych, których ich wartość jest niższa niż koszt, niż koszt materiału zużytego na ich wyprodukowanie. E, dlatego też. No bo jakby się chciało sprzedać w skupie y, monety jedno, dwugroszowe to się więcej uzyska za nie w skupie złomu niż są warte. Oczywiście żaden skup tego nie przyjmie, bo to jest nad... A złotówki to, to już, to, e, koszt wybicia złotówek już są objęte, e, nie, nie da się tego wyliczyć, jest, t, jest objęte, tam. Objęte, ale na pewno już ten kruszec jest, to, e, też jakieś stopy w, w miedzi, niklu, tak, to jest, to jest z takich materiałów. A w jakiej monadzie płacono święto Pietrze? <śmiech> e, w uniwersalnej, dla danej epoki. E, ale mogła być płacona w tym denarze y, frobrego? No, czy też, czy też, czy... Tak, w jakikolwiek. Tu, bo, tu chodziło o srebro. W tych czasach wcześniejszych to, to chodzi o to, żeby to, by były te srebro, ale zazwyczaj e, w tych znowu, bo to mówimy o transakcji znowu wyższego rzędu, e, więc e, jeżeli państwo dane nie, nie dysponowało monetami e, grubszymi, tak jak w XIV wieku w, na terenie Polski głównie tymi monetami grubszymi były grosze praskie bite, bite w Czechach i one służyły do, ob, do e, tych zawierania transakcji takich e, grubszych, e, tak to nazwijmy, albo dukaty, których nie, nie były bite, Mamy jeden egzemplarz tylko znany jednorazową emisję monety złotej, ale floreny e, florenckie e, obiegały wtedy i e, te monety również służyły do, do, do płacenia. Chociaż nie zawsze, bo za czasów Mieszka III yy, właśnie wypłacono to święto wietrze, yy, wypłacono tym monetami wprowadzonymi w czasie reformy Mieszka III, które były zdecydowanie z gorszego srebra. Tej skargi oczywiście popłynęły z, z drogą <grytanie> powrotną, że plewami jest płacona taka ważna, taka ważna danin, danina, yy, także starano się obejść to. Yy, ale pilno, tam pilnowano bardzo, żeby to było one ta jak najlepszego kru, no, kruszcu. I tak właśnie myślałem, że raczej Watykan sobie będzie <coughs> pilnował tego, żeby no zdecyd dodać no Zdecydowanie to. To. <laughs>